Znaczek pocztowy kosztuje 44 centy. Ile kosztowałby arkusz z tysiącem znaczków? Można to obliczyć na dwa sposoby. Pokażę oba. Pierwszy jest szybszy, ale chcę, żebyście zrozumieli, jak działa. Dlatego zweryfikuję go bardziej tradycyjną metodą, czyli za pomocą mnożenia. 44 centy jako ułamek dolara to 0,44. To cena jednego znaczka. Podpiszę jeden znaczek. Ile kosztowałoby 10 znaczków? Skoro 1 kosztuje 44 centy, to możemy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo, aby uzyskać cenę 10 znaczków. Zero już nie jest potrzebne. Mamy 4,4 dolara, albo dla jasności 4 dolary i 40 centów. A ile kosztowałoby 100 znaczków? Ta sama metoda, znów 10 razy więcej, zatem. Znów przesuwamy przecinek w prawo. 100 znaczków kosztowałoby więc 44 dolary. Chyba rozumiecie dlaczego. Jeśli jeden znaczek kosztuje 44 setne dolara, to 100 znaczków kosztuje 44 setne ze 100 dolarów, czyli 44 dolary. To równoznaczne z przesunięciem przecinka. A 1000 znaczków Trzeba przesunąć przecinek jeszcze o jedno miejsce, co odpowiada mnożeniu przez 10. Uzyskamy 440 dolarów. Można dodać zera po przecinku, aby podkreślić, że tu jest 0 centów. Aby wykonać zadanie szybko, napiszę cenę jeszcze raz. Mnożymy nie przez 10, nie przez 100, a od razu przez 1000. Trzeba dopisać na końcu 1,0 i przesunąć przecinek stąd dotąd. Oznacza to, że 3 razy mnożymy tę liczbę przez 10, czyli w efekcie przez 1000. Uzyskujemy wtedy 440 dolarów. A teraz zweryfikujmy tę metodę. Sprawdźmy, czy daje dobry wynik. Przemnożmy tradycyjnie. Mnożymy 1000 razy 44 centy. 0,44. Zaczynamy od tej czwórki. 4 razy 0 to 0, jeszcze raz to samo i jeszcze raz 4 razy 1 to 4. Można też od razu pomnożyć 4 przez 1000. Teraz przesuwamy się o jedno miejsce, więc wpisuję 0 i znów 4 razy 0 to 0, jeszcze raz to samo i jeszcze raz 4 razy 1 to 4. Albo znów od razu 4 razy 1000, czyli 4000 z dodatkiem zera, bo mnożyliśmy przez kolejną cyfrę mnożnika. Dalej już nic nie ma. Teraz trzeba umieścić przecinek. Jak dotąd liczyliśmy to, jak 1000 razy 44, ignorując przecinek. Ile wyszło? 0 plus 0 to 0. Tu tak samo. Tu tak samo. 4 plus 0 to 4. I 4 plus nic to 4. Gdyby nie przecinek, byłoby dobrze, bo… 1000 razy 4 to 4000, a 1000 razy 40 to 40 tysięcy. więc wynik jest dobry. Ale tu mamy 44 setne, a nie 44. Dwie cyfry znajdują się za przecinkiem, więc tak samo musi być w wyniku. 1, 2, tutaj. Odpowiedź to 440 dolarów za 1000 znaczków.